Dzień dobry. Jeden z widzów zadał mi pytanie czy nie nagram filmu wyjaśniającego dlaczego Frodo popłynął do nieśmiertelnych krain. Tak więc pora żebym zaprezentował mój punkt widzenia dlaczego to właśnie Frodo odszedł. Tą historię, opowieść warto rozpocząć od końca wojny o pierścień, czyli od momentu gdy Frodo przez pół roku podróży wreszcie dociera do góry przeznaczenia i pierścień Saurana zostaje zniszczony. Ten półroczny okres, który tak naprawdę jest jakimiś trzema miesiącami nieustanej podróży, niezwykle odciska się na zdrowiu Froda, nie tylko zostaje on dźgnięty ostrzem Morgulu, niemalże na początku, następnie, czy to śnieżyca w górach mglistych, wargowie spotkanie z orkami, czy to w Morii, czy później w Lorien, obok, przepływając obok wodospadów Rauros, tam też byli orkowie, wielki pająk go dźgnął, widział moczary z masą trupów elfów, no i patykowate monstrum w końcu odgrywają mu paluch, co nie? Te wszystkie fizyczne rany, wraz z podróżą i przemieniem jakie ciążyło na biednym hobbicie odcisnęły niewyobrażalne zmiany w jego psychice, a powrót do domu wcale nie był taki wesoły, ponieważ gdy Frodo wraz z czterema przyjaciółmi, samym Merem oraz Tupinem wrócił do Shire, odkryli, że ich dom jest zajęty i zrujnowany przez Sarumana i jego podwładnych. No, szybko jednak im się udało to Shire odbić. No ale Frodo natomiast zamiast zostać w swoim domku w Bagent, w Shire, postanowił w 3021 roku odpłynąć do nieśmiertelnych krain wraz z Bilbem, Gandalfem, Edrondem, Grenadierą i wieloma innymi eldarami, którzy jeszcze zostali. Przed podróżą, no, Frodo wiódł sobie takie spokojne życie Hobita, aczkolwiek gdy w końcu Gandalf powiedział, że musi udać się do Bri i z nim tam się spotkać, no to wtedy w Hobicie nastąpiła zmiana. Od momentu sprzedania Bagend, następnie oczekiwania na Gandalfa od podróż do Bree, później do Rivendell. Ten mały bohater został raniony ostrzem, które zmieniłoby go coś w rodzaju upiora. Posłusznego woli Nazgulów, czy Saurona. Ale dzięki pomocy Elronda, który usunął odłamek ostrza i przegnał tą ciemność otulającą Froda, ten przeżył. Gandalf jednakże rzekł wtedy, iż nie wszystkie rany można w pełni uleczyć, ale do tej rany wrócę później. Ponieważ nasz bohater wykazywał niezwykłą odporność, tak samo jak Bilbo, na złą wolę pierścienia i to on zgłosił się, aby zanieść to brzemię właśnie do góry przeznaczenia. Ta niebezpieczna podróż, jak każdy dobrze wie, odcisnęła właśnie takie potężne piętno na frodzie, ponieważ no nie dość, że on odczuwał ten ból fizyczny, to można jeszcze powiedzieć, że zarazem cierpiał magiczny ból spowodowany przez te nieustane potrzeby pierścienia, to, że on robił się cięższy. No a po powrocie do Shire zauważył, że co roku w dniu 6 października robi się niezwykle słabe i obolały. Na 6 października właśnie 2018 roku to jest ta data, w której Frodo został ugodzony ostrzem Morgulu i ta rana nigdy się nie zagoi i co roku dawała o sobie znać. To samo rana za przez Szelobę oraz różne otarcze spowodowane właśnie noszeniem pierścienia na szyi. Sam też raz znalazł Froda w takim stanie, że ten nawet nie mógł wyjść z łóżka i niezrozumiale mamrotał coś do siebie, co by wskazywało na to, że właśnie w tych, ok w tych jego słabszych okresach zmieniał się w coś takiego Goluma. Na początku... Tego powrotu jednak do Shire, Frodo myślał, że będzie szczęśliwy, że to koniec, że wszystko wróci do dawnego życia. No aczkolwiek właśnie pomimo tego powrotu, to on nie był już w stanie patrzeć na to Shire tak samo jak patrzył na kiedyś, ponieważ on sam zmienił się i zmienił się cały Shire. Całe zadanie, tą podróż jaką Frodo przeszedł uszkodziło jego zdrowie. Wiadomo jak to teraz sporo osób po różnych wypadkach ma coś ala stres pourazowy. I Tego samego pewnie doświadczył właśnie Frodo, a przypominające o sobie rany tylko pogorszały sprawę. Stracił całą radość z życia, jaki kiedyś wiódł i z jednej strony pewnie chciałby, aby pierścień nigdy do niego nie trafił, z drugiej strony zadał sobie sprawę, że może nie był do końca kompetentny, ale był chyba jedyną osobą, która byłaby w stanie podołać tej misji. Zarazem pewnie obarczał się tym, że pod koniec, gdyby już tak blisko, pierścień złamał jego wolę i tylko przypadek uratował się ziemię od zguby, i na zawsze zapamięta podstępne potrzeby pierścienia. I to właśnie Frodo pewnie dlatego czuł się Golu, mając tą taką namiastkę nieustannego niby głodu i pustki pozostawionej przez pierścień w momencie, w którym on został zniszczony. I Arwana, jako pierwsza, zobaczyła, że z Frodem jest coś nie tak, powiedziała wtedy, że odstępuje ci moje miejsce w powierniku pierścienia. Gdy wybije, twoja godzina będziesz mógł, jeżeli zechcesz, odpłynąć serfami za morze. Jeżeli cię będą jeszcze bolały stare rany i zaciąży pamięć tego, coś dźwigał, wolno ci odejść na daleki zachód po ukojenie bólu i znożenia. A na pamiątkę? Noś kamień elfów i, i gwiazdy wieczornej, z którymi cię życie związało. To mówiąc zawiesiła mu naszej szyi zdjęty z własnej piersi biały klejnot, lśniący na srebrnym łańcuchu jak gwiazda. W tym znajdziesz obronę, ilekroć cię nękać będą wspomnienia strachu i ciemności, rzekła. No Ten naszyjnik pozwalał na pewien czas uporać się z przeczadającymi go koszmarami przeszłości. Ale z tym odstąpienie miejsca na statku nie jest do końca tak, że dzięki temu Frodo mógł odpłynąć do nieśmiertelnych krain. I tak te wszystkie skutki oddziaływały na Froda, rozdzierały go, dręczyły. Nie cieszył się już swoim domem, spokojnym Shire, pięknym Śródziemia. W filmach może to nie było tak właśnie pokazane, ledwo było wspomnienie że pomimo upływu czasu jak Frodo powiedział do Sama dalej czuje ranę jaką zadał mu nazgul yy, ona nigdy się nie goi nigdy się nawet nie bliźni taka po prostu tam jest Natomiast książkowy Frodo właśnie był przyczatowany tymi cieniami przeszłości głodem pierścienia oraz powracającymi bólami z ran zadanych właśnie w trakcie podróży to właśnie dlatego mając ten pourazowy stres właśnie z tego w związku z tym wszystkim postanowił udać się do Amanu gdyż być może tam jego wszelkie zmartwienia płyną w niepamięć a mógł tam odpłynąć, ponieważ powiernicy pierścienia mogli udać się właśnie do nieśmiertelnych krain jako jedyni śmiertelnicy. Dlatego właśnie Frodo, Bilbo czy później Sam nawet znaleźli się tam i być może właśnie Frodo tam zaznał tego upragnionego spokoju. Kto wie, może później spotkał się z Samem, a może nawet z lekarzem i Gimlim. Dla każdego ciekawego, jak Tolkien wytłumaczył to wraz z omawianą porażką jako powiernika pierścienia, no właśnie odnośnie tego, że Frodo nie zniszczył Kierścienia, to zaleczam do przeczytania jego listu numer 246, z 3 października 1963 roku do niejakiej pari Elgar. Tam właśnie można sobie poczytać o tym, co Tolkien sam uważa na temat tego, że Frodo no, jednak poległ, te wszystkie bóle, jakie on znosił i dlaczego to wszystko tak właśnie się potoczyło. I też wiele osób wierzy, że... Sam Tolkien przelał trochę własnego bólu w postać Froda, bo bądź co bądź, był on uczestnikiem bitw nad Somą. To jest jedna z najkrwawszych bitw I wojny światowej. I na pewno to odcisnął na nim jakieś potężne piętno. I tak też właśnie pokrótce można wytłumaczyć, dlaczego Frodo opuścił Śródziemię. Stare, niegujące się rany, cielesne oraz psychiczne, zmusiły go do tego. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je, ja postaram się na nie odpowiadać. Właśnie tak jak zrobiłem to tutaj, albo o, zbiorę je. Do kupy i odpowiem w jednym filmie. Tak więc cześć, do usłyszenia w kolejnych materiałach.